jeszcze raz, ćwiczenie polegające na tym, że w pierwszym momencie mocno hamujemy, w drugim momencie hamujemy słabo. Czyli rozpędzamy sobie autobus, patrzymy za nami, nie, nie ma nikogo. I tu od tej latarni zaczynamy hamować, w pierwszym momencie mocniej i tutaj odpuszczamy ale żeby tak hamować trzeba w inny sposób obsługiwać e, pedał hamulca i proszę zbliżenie na pedał hamulca o ile o ile moment moment bo to muszę muszę nie jest tak O ile w normalnym normalnie hamując obsługujemy całą stopą pedał hamulca, o tyle przy hamowaniu, żeby uzyskać lepszą precyzję, oporujemy na samym szczycie. Mamy większą precyzję w tym. I teraz spędzamy? autobus. I proszę filmować stopę. Tutaj zaczniemy sobie od tego i najpierw mocniej i później odpuszczamy. Widzimy precyzję na tym. I teraz yy, ja siądę z boku, a pan Piotr sobie przećwiczy to hamowanie.